Dzień dobry, witam wszystkich. Działań na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Otwieram 48 sesję Rady Gminy w Jeziorach Wienki. Witam radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 11 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie w porządku obrad. Punkt 3. Zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty Wybór sekretarza sesji. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 47 Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt 6. Sprawozdanie wójta wykonania uchwał podjętych na 47 Sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt 7. Interpretacja radnych. Punkt 8. Dyskusja. Punkt dziewiąty Projekty uchwał. Punkt, punkt pierwszy Uchwała numer 48 przez 272 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Podpunkt drugi. Uchwała nr 38 przez 273 przez 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcia z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniem psychicznym oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również szczyt ich opierania. Punkt 10. Wolne wnioski zapytania. Punkt 11: Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12: Zakończenie sesji. Punkt pierwszy: Otwarcie sesji mamy już za sobą. Przechodzimy do punktu drugiego: Przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa rady jest za przyjęciem obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Punkt trzeci: Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 11 radnych na 15, więc Rada jest wadna podejmować to mocną uchwałę. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią radą Anetę. Przyjmujemy Tak. Dziękuję. Podpunkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 47 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 47 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 25 października 2022 roku. Stwierdzam, że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 Kto jest za przyjęciem protokołu 67 sesji Rady Gminy Jeziorach Gielki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Protokół został, wniosek został przyjęty. Punkt 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych na 67 sesji Rady gminy, gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Skoro tutaj Pana Wójta nie ma, bo jest na spotkaniu, przeczytam protokół, sprawozdanie ja. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na 47 Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 25 października 2020 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Podpunkt pierwszy uchwała nr 47 przez 263 przez 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Uchwała w trakcie realizacji. Podpunkt drugi. Uchwała nr 67 przez 264 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Punkt trzeci. Uchwała nr 67 przez 265 przez 2022 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Jeziora Wielkiej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy. Ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Punkt czwarty Uchwała nr 37 przez 266 przez 2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała w trakcie realizacji. Punkt 5. Uchwała nr 37 przez 267 przez 2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Jeziora Wielkie w 2023 roku. Uchwała w trakcie realizacji. Podpunkt 6. Uchwała nr 37 przez 268 przez 2022 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Uchwała w trakcie realizacji. Podpunkt 7. Uchwała nr 37 przez 269 przez 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała w trakcie realizacji. Podpunkt 8. Uchwała nr 47 przez 270 przez 2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Podpunkt 9. Uchwała nr 37 przez 271 przez 2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej i samoobrony gminy i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy. Uchwała została zrealizowana. <tusza> Punkt 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma jakąś interpelację? Nie widzę. Dziękuję. Punkt 8. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Również nie widzę. Punkt dziewiąty. Projekty uchwał. Mam tutaj zapytanie do Państwa radnych. Czy pozwolą Państwo radni, abym przeczytał tylko tytuły uchwał bez tak. reszty? Tak. Dobrze, dziękuję. Panie Jacku, bo tutaj mi wszystko zginęło. Jeśli można poprosić. Sesja, sesja. O, o, jest. Czy wszyscy mają? Tak. Wszyscy tak. Ma? Tak. Tak. Dziękuję. Tak, podpunkt pierwszy. Uchwała nr 48 przez 272 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Ja nie mam nic. Głosowanie. Głosowanie. Głosowanie. Głosowanie. Nie głosowałem. Nie Nie a do którego młotka nie masz z sobą? Nie, nie, tylko... Mhm. Wszyscy mają tylko Pani Litkę jeszcze. Nie, w liceum. Też nie ma. To już za A nie, już jesteś na... Jesteś zaznaczony, że już głosowałem. Za głosuję i za. Noweś Poszło. Eee. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0 wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. nie O mnie ładuje się. Ale to jest też? Tak jest. nie nie się ładuje znowu. Nie, jest. Wszystko na jest. Już jest. Było znowu. Było? Było. Było. No tutaj dalej, nie Dobrze.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 Się Też mam to słyszeć. Nie ma. To tak, to no nie no nie to nie. To, nie. I co? Tylko litka. Tylko, tylko litka. Jest trudno głosowanie tylko? Tak? Nie. To jest, to teraz jest się ładuje Buczety poprzednie. O, o, jest. Teraz. Hmm. teraz jest nowa. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś chciałby zabrać głos? A Pan będzie odpowiadał w imieniu Wójta i Pani Sekretarz, bo tak wszyscy obrócili jest. Tak? No to ja spytam i w sprawie przyjedzieka czy te budki takie ładne po stronie strzeleńskiej będą tak samo traktowane jak po naszej części. Skoro my pobieramy podatek, to mamy już jakieś tam prawo, czy w końcu do niczego już nie mamy prawa. I przepraszam bardzo, nie tak dawno Pan Wójt powiedział, że narzekamy na pisiory. No to pokażmy, że pisiory mają władzę i niech zrobią coś. Pan odpowie. No nie jestem kompetentny. No, bo dlaczego, skoro Pan Wójt ma konferencję, dlaczego Pani Sekretarz chociaż nie ma? Do, do kogo mam zadać to pytanie, skoro jest sesja? No bo obydwoje muszą, muszą być właśnie na tej konferencji. No ale, przepraszam no. bardzo, coś jest ważne i ważniejsze, no to na te pół godziny mogła Pani Sekretarz zostać. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Na to pytanie Pani nie odpowiem, bo no, sam nie jeszcze nie wiem. Nie wiem. A czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, więc 11 punktów odpowiedzi na zapytania też. Mamy zrealizowanie, przechodzimy do punktu 12, zakończenie sesji. A więc zamykam 38. sesję Rady Gminy, gdzieś w Dziękuję za przybycie.